No, i wracam po tygodniowej przerwie mojej opowieści yy, wspomnień z, z Armii Zasadniczej Służby Wojskowej. No, zakończyłem to yy, tak po pierwszym dniu pobytu po tym wszystkim. I cielenia na oddział poborowy no i, i kontynuuję znowu moją historię i cóż, no nastąpił następny dzień jak zawsze i poranna zaprawa wszyscy pobudka i kurczę na korytarzu jego zbiórka kurczę, no i oczywiście kolega się spóźnił, jak zawsze i do powtórki tak trzy razy kurcze, wszyscy dosadli się i za kolegę jeszcze raz no i tak była, powtarzalnik taki ze trzy razy aż do bólu kurde no i w końcu wszyscy w dresiki w tamtym czasie zielone dresiki były w zależności od od od y, pogody to ofi oficer dyżurny w sztabie decydował jak się wojsko ma ubrać. Była znośna pogoda, to dresiki, trampki. Czasem ich takie numery, że na przykład był, był dres, góra, y, dół dres, czyli spodnie i bluza od dresu tak samo i tego musiałem na moment przerwać yy, idę sobie w lesie lasem, długą leśną i, i po prostu yy, był przewożone ścięte drewno i musiałem przepuścić ten traktorek bo droga akurat jest taka, że że musiałem zejść z pobocza z pobocza i dlatego zrobiłem trochę pauzę, ale myślę, że to nie będzie przeszkadzać w całości, tym bardziej, że, że jak na razie, to te moje filmy nie są takie super profesjonalne i to rozwinę co jakiś czas no ale cóż, to yy, może trochę nie na temat ten wstęp, ale ale po prostu chciałem to jakoś yy, wytłumaczyć, bo może będzie jakieś w jakości tego filmu no i co, kontynuujemy. No i dresiki i w zależności oficer, jak, jaki, jaki był oficer, to yy, zażyczył, ale nieraz było, było tak, że, że po prostu były, wymyślali różne tak, że można było się pośmiać, na przykład yy, spodnie do dresu, bluza, no i opinacze, buty opinacze, czyli wojskowe buty. I kurde, żeśmy się z kolegami śmiali, że opinacze, kurde. I te lato było nawet, to był, był, wymyślali takie numery, że, że krótkie spodenki i do tego buty opinacze, kurde, nie? Śmiesznie to wyglądało, jak wojsko biegnie cały czas. No i co? Bieg, 3 kilometry yy, w pobliżu pasa startowego na lotnisku. No i tak, taka rundka trwała biegu, później taki lekki marsz no i, no i bieg na oddział poborowy wszyscy pod prysznicę, pod prysznicę przepraszam bardzo i oczywiście oczywiście odpowiedni czas kurczę i, i później zbiórka i na śniadanko też w ekspresowym wstępie no, tak to było, tak to właśnie mniej więcej wyglądało i pamiętam, jeszcze trochę w głowie zostało z tego co się tam wydarzyło i też powiem tylko tyle, że, że też co wspominam to to było że poszliśmy raz na kom wszyscy zbiorowo do łaźni też był w mniej więcej tym okresie no i oczywiście wracamy a w sale były na oddziale poborowym jak po 25 osób, nie? No i jeśli pamiętam, to były tam cztery plutony. Ja akurat byłem w drugim plutonie. Wchodzę do sali, koledzy też. Wszystko na biegiem, biegiem. A tam, kurczę, wszystkie kojka porozwalane. Kurde, wszystkie mundury polowe i rzeczy wszystkich chłopaków pomieszane, normalnie Saigon był, Saigon nie wiadomo gdzie buty swoje, gdzie czapka gdzie normalnie w szoku kurde no i czas, czas operacyjny kapral dał 5 minut kurde żeby to do ładu doprowadzić, ale to nie było możliwe po prostu, uszka były koja były spiętrowane, metalowe na nich materace i tak dalej Poduszki, koce i to wszystko pomieszane z mundurowaniem. No trudno opisać, to by trzeba było zobaczyć, przeżyć, ale kurczę i to, i to tak trochę działa na psychę, bo, kurde tutaj gonią, żeby szybko, a tu kurde jeszcze but nie ten, czapka nie ta i kurde, każdy był w szoku, ale jakoś się dało radę zrobić porządek z tym, z tym bałaganem. No i to jedna z wielu takich fajnych historiek, które, które się pamięta na całe życie. No. To mniej więcej, mniej więcej tak, tak bywało, a z kapralami na początku było różnie. Kurczę, każdy mundurek dopasowany, mowa o polowym mundurze, Kurczę, miałem tak, że kaprol pochodzi do mnie kurde, młody kurde dociśnij ten pas kurde a ja mówię dziurki, dziurka jest to ja ci kurde kocie dorobię kurde tą dziurkę i mi tak zrobił, że kurde tak mi docisnął, że lekko nie mogłem aż oddychać kurde nie, no kolegom tak samo a jakaś pyskówka była to od razu kurde na glebę i pompy jechał kurde nie, albo kurde na ten no Wypad z bloku poborowego i kurde z 20 rundek biegu kurde. No, no takie były rozrywki, kurczę, nie? No i bywały jeszcze inne. No jako zajęcia na dziole poborowym Nauka śpiewu i różne różniste zabawy kaprali jak im się nudziło. No to wymyślali różne naprawdę. Różne, różne różne rzeczy ale to już opowiem w następnej części która się pojawi nie wcześniej jak za tydzień z tego względu że nie jestem w stanie częściej tych, tych moich filmików wstawiać częściej, więc więc będzie to będzie to Yy, tak cyklicznie co tydzień wstawiane i, i w miarę możliwości yy, będą ciekawsze te opowiadania i myślę, że kanał się będzie pomału rozwijał yy, aby to jakoś miało ręce i nogi jak na razie to wygląda amatorsko, wiem o tym, ale, ale od czegoś trzeba zacząć. Nic, nic samo nie przychodzi. Więc na razie żegnam i zapraszam do następnej mojej relacji, opowieści. I tak bym zakończył część drugą. Na razie.